Willa Pfaffenhof to nasz pierwszy projekt zagraniczny. Jesteśmy w Czechach, w miejscowości Litomierzyce, położonej około 100 km na południowy zachód od polskiej granicy. Od dawna nosiliśmy się z zamiarem wyjazdu i zrealizowania pierwszego projektu poza granicami naszego kraju. A Willa Pfaffenhof przykuła naszą uwagę nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim swoją historią. Nigdy byśmy nie powiedzieli, że w Czechach znajdziemy miejsca, z tak ponurą i zatrważającą historią. Villa Pfaffenhoff. Dwór znany jako Fafak lub Weveri posiada ciekawą historię łączącą go z nazistami SS, torturami i podziemnymi fabrykami Richardców w obozie w Litomierzycach. Niegdyś wspaniała neogotycka willa, dziś opuszczona ruina która wydaje się być stworzona do opowieści o duchach. Villa Pfaffenhoff zajmuje miejsce dawnej kaplicy winnej świętego Mikołaja, udokumentowanej już w XVI wieku. Budynek został wzniesiony przez Ignaza Antona Haubiego przy drodze prowadzącej z Litomierzyc do Radobyla. Wpływowa i zamożna rodzina Pfaff wynajęła architekta aby wybudował willę na dawnym miejscu kościoła Świętego Mikołaja. Dawny budowniczy willi pochowany jest na pobliskim litomierzyckim cmentarzu we wspaniale zdobionym, neorenesansowym grubowcu. Jest tam też inny grób. Grób dawnych i pierwszych właścicieli willi. Braci Pfaff, Henricha i Hermana. Ale to nie jedyni zmarli. Związani z Willą Pfaffenhof. Najmroczniejszy i najbardziej intrygujący rozdział w historii Willi, napisany został w czasie II wojny światowej. Zlokalizowano tu SS Füchrumstadt, dowództwo pobliskiej komendy obozu koncentracyjnego, a konkretnie komando B5. Niedaleko willi znajduje się wejście do podziemnego labiryntu gigantycznej fabryki Richarda. Tysiące żydowskich więźniów pracowało głęboko w wapiennych szybach, w nieludzkich warunkach. Wiosną 1944 roku rozpoczęto tu prace nad budową podziemnych fabryk o kryptonimie Richard I i Richard 2. Do realizacji projektu budowlanego konieczna była ogromna siła robocza. Potrzeba więziennego oddziału pracy była powodem powstania obozu pracy przymusowej litomeryce. Pierwsi więźniowie zostali zakwaterowani w pierwotnym, dużym budynku, używanym dawniej jako wojskowe stajnie i magazyny. Druga część powstała w początkach 1945 roku i składała się z drewnianych baraków. Najniższa liczba więźniów wynosiła 4717 w dniu 5 stycznia 1945 roku. Najwyższa 23 lutego 1945 roku wynosiła 7046 więźniów. W grudniu 1944 wybuchła epidemia, która spowodowała śmierć 701 więźniów. Śmiertelność w tym piekielnym obozie wynosiła 12,9%, co dawało najwyższą liczbę ze wszystkich obozów. Zbudowano krematorium, aby pozbywać się ciał, których spalono tam ponad 18 tysięcy. Kilka opuszczonych podziemnych fabryk z czasów II wojny światowej wciąż kruszy się w pył, przypominając jeden z najciemniejszych rozdziałów we współczesnej historii ludzkości. Czechy, wówczas część Czechosłowacji, strasznie ucierpiały w czasie II wojny światowej. Tutaj, w opuszczonej podziemnej fabryce Richard, tysiące ofiar obozów koncentracyjnych zostało zmuszonych do budowy czołgów, silników, elektroniki i sprzętu łączności dla niemieckiego wysiłku wojennego. Chociaż fabryka Richard pozornie nie była tak śmiercionośna, jak w innych obozach koncentracyjnych, smród nędzy i śmierci wciąż unosi się na jej ścianach. Badając wykute w skale tunele opuszczonej kopalni wapienia, łatwo zauważyć, że ci, których tam zaciągano, musieli czuć się, jakby zostali zebrani do samego piekła. Szczęśliwym trafem udało nam się również porozmawiać z kimś, kto historii wili zna lepiej niż własną własnym kieszeni. Wyplatuje się to kupić, Mla... gdyby był młody, tak to udzielam. Mm. Dole winar, penzion krasny, tutaj posiedzenie, letnie kino. Penzion, letnie kino. Bazen, mm. normalne dać udzielać do to do pówodnego bazen. Ta, tady jest nowa elektryka, mm. Tady jest trafo nowe, udzielane, a tady jest rozwód nowej elektryki w Zemi. Tady, tady jest przypojka nowej elektryki, już nowa. No. A i wszędzie tutaj jest rozwód tej elektryki nowy. Także ono to ma, ma to swoje i by był mladszy, tak se do to pusty. Słyszeliście o niejakich dzielnych e, miejscach w Cech Republice? W tym momencie mężczyzna nieznacznie kiwa głową i wskazuje mroczną willę za naszymi plecami, dając tym samym do wiadomości, że jedno z tych miejsc jest bliżej, niż nam się wydawało. No, tutaj? My, mierzyliśmy, no. O, powie. nie Tak? Tylko z kameradą, z radu, co działa na grady u toho, u mhm. my to mierzyli, byliśmy, nie ale Maty. Ale to byście musieli najlipsze mnie żyć między 2 a 4 godzin. Myśmy między 2 a 4 godzin mnie żyli i objewło się. Normalnie norma, norma, to zalegistrowaliśmy. No a widelcy nie, ta jest to w górę muszka, ale widzicie, że tam była sama. Normalnie komunikowała ta pani, co tu dalała na ustredny. A pan, co działał, sprawę, to wlastne przenosu. na no, nawazali na kontakt. No, no, Nawaz kontakt? No, ale nie ne, dawali to jako na... Jedno to nie dawali, ale mm. normalnie mieli pristroje, dali sme ich we sklepe. We mm -hmm. sklepe, a na sme. Pokud chcete mnie żyć, tak najlepiej między drugą w nocy a trzecią, no. Ze To ruší od to lekadła, ruší to wszystko. W mnie skupili taky. żeby to było. W nocy niechytali mnie. W nocy W nocy niechytali mnie. W nocy W nocy ja ona nam ta przytelkinę, ta po niemecki, a normalnie to napojała, normalny sygnał, a normalne, ona No, No, dla. Dla, dla no. A to bolo tak, tak, no, no, normálny, normálny. Termo tam Termo tam normalny, tam normalne, no, no, no, no, no, no, No, nás no, si to pohybovalo, no, to pohybovalo a to, a teď to mluvilo a teď sa hlavila s si. a oni povedali, že ono byla to, tak vojanka, tady. A... to, tak to nejaké auto, tak sa nás trafilo. To jelo, auto, ešte no, to jest tak... Znosimy, Tak? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, to bylo komando, které bylo on nám do Terezína a tak mm. dále. Mm. Tady, tady, tady, tady ta co ta ta co ta ta co ta ta ta ta ta ta ta ta ty ta jako, ta ta Inaczej nikt tak, jak uber, uber, to um, len, len okay. się nam... hmm. dzieje, jak to się dzieje, jak to się Tylko normal to normalnie Okej, się ale... Gdy zbierzemy do Kupy całą historię w Indii, II wojnę światową, obozy jenieckie przymusowe prace, ludzką krzywdę, a nawet według niektórych doniesień brutalne tortury więźniów w piwnicach tego obiektu, to przechadzając się tutaj, również za dnia, czuć ciężką atmosferę tego budynku. Od lat 90. willa przybierała przerażającą formę. Budynek nie ma dachu, a odwiedzającym grozi wypadnięcie przez zrujnowane posadzki lub ściany. To, co jednak najważniejsze dla nas w tej całej historii, jako badaczy zjawisk niewyjaśnionych, to to, że w niemal całych Czechach willa uważana jest za nawiedzoną, za przerażającą z powodu wszystkich okrucieństw, które się tutaj wydarzyły, podobno również przyciąga sobą różnych makabrycznych okultystów. Czy to prawda? Tego być może dowiemy się w nocy. Pora rozpocząć pierwszy projekt za granicą. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy. Jesteśmy w Czechach, w willi Pfaffenhof. Pierwszy nasz projekt zagraniczny w ciężkiej, okrytej, złą historią, mroczną historią willi, właściwie już jej ruinie. Jesteśmy niedaleko miejscowości Litomierzyce, a willa ma mroczną historię ze względu na to, że wyczytaliśmy w internecie, że przetrzymywano tu kiedyś w piwnicach i torturowano jeńców wojennych. Jest to ciężka historia, bardzo przykra. Zobaczymy jak będzie tutaj w środku willi podczas projektu nocnego, pierwszego zagranicznego naszego projektu, dlatego jesteśmy mega podekscytowani tym projektem i chcemy sprawdzić, czy ta willa naprawdę skrywa jakieś mroczne tajemnice, jakąś ciężką aurę, no bo historia jest naprawdę Mroczna. Sprawdzimy to tej nocy. No dobrze, rozstawiliśmy wszystkie kamery dostępne w willi Pfaffenhof. Wyjdziemy teraz na jakiś czas z willi Zobaczymy co uda się zarejestrować naszym kamerom, podczas tego projektu oczywiście nie będziemy mogli się posługiwać wyłącznie językiem czeskim, ponieważ nie znamy go bardzo dobrze, ale użyjemy niektórych zwrotów, być może coś będzie chciało nam się tutaj ukazać. Zanim zaczniemy odcinek seans chcielibyśmy poświęcić chwilę żeby porozmawiać na temat sponsora dzisiejszego odcinka, którym jest Oro Electronics i od którego otrzymaliśmy dwie takie kamery Orlo GoodCam V8 SIM. Dlaczego te kamery pomagają nam w projektach? O tym zaraz Wam opowiem. Jak doskonale wiecie Korzystamy z kamer do monitoringu, żeby na bieżąco sprawdzać i weryfikować, co się dzieje w różnych pomieszczeniach. Więc jeśli jesteś również osobą prywatną, która chciałaby monitorować, co się dzieje w Twoim mieszkaniu pod Twoją nieobecność, sprawdzać, czy z osobą starszą, którą się na przykład opiekujesz, nic się nie dzieje, z dzieckiem, albo co robi Twój pupil pod Twoją nieobecność, ta kamera jak najbardziej Ci się przyda, ponieważ jest niewielkich rozmiarów, a jej bateria, akumulator, to 2600 mAh, co pozwala tak naprawdę na pracę w trybie czuwania do praktycznie 6 miesięcy. Niezwykle ważnym elementem, o którym tutaj jeszcze nie wspomniałem, jest dioda IR, która pozwala na monitoring w nocy. Dlatego właśnie używamy tych kamer. Wcześniej używaliśmy innego modelu firmy Orlo, ale dzięki współpracy otrzymaliśmy te dwie nowe kamery. Tutaj jest jedna, a tu jest druga. O, tak wyglądają. Są świetne, ponieważ są, jak wspomniałem, niewielkich rozmiarów. Mają silnik PIE, diodę IR i bateria, która trzyma dość długo. Co wiecie, jak wyglądają nasze projekty. One są zazwyczaj długie, w niekomfortowych warunkach. A dzięki tym kamerom, ten monitoring jest bardzo dobry. Dodatkowe informacje na temat kamer Orlo znajdziecie klikając w link w opisie filmu. Nie przedłużając, pora rozpocząć projekt główny. Jak się imienujesz? Si tady, si tady jak się imenuje, Ukazał. указать как именуешь си тады Указать, как си именуешь. Указать. być może trochę sprowokować jakieś byty do ukazania się być może nie są to szczęśliwe byty być może jeżeli ktoś tutaj jest nie z tego świata to wielce prawdopodobne że są to nieszczęśliwe byty byty jeńców wojennych które również były przetrzymywane tutaj w piwnicach tej willi taka jest historia tego miejsca Ukazat, Jak się imienujesz? A jeżeli to byli Jęcy, To po niemiecku zapytaj To pokaż mi to to Spróbujemy coś taki Kradek sugeruje W pewnym momencie detektor K2 wyłapał wahania pola elektromagnetycznego. Tylko raz i w tym konkretnym miejscu. Nie wiemy co dokładnie mogło spowodować wahania urządzenia. Ale to nie jedyna dziwna sytuacja, która tej nocy wywołała nasz niepokój. Teoretycznie kamera... A, no tak. Która może ściągać sygnał, aczkolwiek no też nie... Nie takich znaków. No tak, ale zobaczmy, zadaj pytanie, i zobaczmy, czy coś będzie w City. City? Daj mi podejść. No to ewidentnie nie ja. Być może kamera na górze. Jak się imienujesz? Się tady? A w Polsku? Jesteś tutaj z nami, rozumiesz nas? Możesz się do nas zbliżyć? Użyć swojej energii? Jsi tady? Jak się imenuje? Ukazał? to przypomina jakby ktoś tutaj chciał się powiesić albo może to już moje takie dziwne przypuszczenia ale tu jest hak tu są takie cegły albo ktoś tu siedział po prostu ale powiesić też nie mogę ukazat ja jestem Piotr jak się imienujesz? Ja jestem Piotr. Jak się imienujesz? Ukazać. Myślę, że możemy opuścić budynek na jakiś czas W pewnym momencie postanowiłem oddzielić się od chłopaków, którzy przygotowywali kamerę SLS, żeby w totalnej ciemności, z detektorem w ręku, udać się do pomieszczenia, w którym znajdowała się kamera full spectrum. Tak jakby coś podświadomie podpowiedziało mi, że powinienem to zrobić. Ukazat. C Ukazat. Kompletnie ciemno nic nie widzę tylko jak w tej grze outlast tylko to małe okienko wskazuje mi drogę ukazać ciarki w momencie w którym... Nic nie widać przed tobą. Już tylko małe okienko kamery. Wpatrujesz się w nie. I poczujesz najmniejszy hałas. szmer Twoja wyobraźnia płata ci figle. Ukazać. Si tydy? Jak się imienujesz? ukazać Filtr w kamerze jakby przeskoczył. Coś się w niej zmieniło. Ale nagrywa normalnie. Do siebie mówię. W ogóle cię nie widzę. Ukazać. Jak się jest? Co jest nie tak z tymi kamerami? Muszę sprawdzić to o no coś słyszałem tutaj, w tym pomieszczeniu. Aha, tak myślałem, że się włączyło. Ale dlaczego? Prawdzimy. Czy odłączył się powerbank? Czy wydarzyło się coś innego? Kamera full spectrum wyłączyła się. Czy mogło mieć to związek z tym, co było słyszalne na nagraniu i co sam usłyszałem będąc w pomieszczeniu obok? Weź tu pod ja nogiem i poświęć. Michał. O, oh, żeby. пьет как все именует указать That's it. jakaś dziura, ale tam nic nie ma może wiesz, szukałem jakichś skarbów albo coś Указать. Ситади? Якси именуешь? Pompkę tam włączyć? Co A, dobra, to jest UPS. Jest! E, tu? Ja miałem go tu, to pewnie był tu. Ale już go nie ma. Przez moment był. Nie, ty jesteś za nim. Albo może to był rzeczywiście Michał. Michał zdu? zobaczymy na nagraniu. Ukazał. Ukazać. Yes, this is nothing. Odpaliliśmy Kinecta, jesteśmy w pomieszczeniu, które mogło przypominać cele w którym zgasła kamera full-spectrum. Na razie nic konkretnego, próbujemy porozumieć się w kilku językach, na razie bezskutecznie. Odpalimy jeszcze sesję EVP i się starali zadać kilka pytań również. Używając kilku zwrotów w różnych językach, zobaczymy, może coś na dyktafonie się ukaże. Chwilowo bez większych anomalii w tym miejscu. Wyciszymy się, skupimy w jednym i zobaczymy. Pokażę temu. to To wczoraj było, tak? tak. Если нет Donuts. Если ты что... Kto imienu Rozumiesz mnie? czy ktoś jest tutaj ze mną w tej piwnicy kto nie należy do tego świata pokaż się czuć mroczną atmosferę tego miejsca czuć tą tragedię Pokaż się, jeżeli tutaj jesteś. Jeżeli mnie rozumiesz. Nie mam złych zamiarów. Nie chcę niczej krzywdy. Nie chcę prawdy. energię. Pokaż się. Stań przede mną. Sprawdzamy jeszcze pomieszczenie, znaczy dolną partię tego budynku tej willi za pomocą lampy UV Być może jakieś dziwne, niewidoczne gołym okiem ślady pokażą się nam Najbardziej interesuje mnie to pomieszczenie pomieszczenie z tymi wielkimi, ciężkimi drzwiami bo tam ta ściana wyglądała dosyć specyficznie a mowa o tym pomieszczeniu drzwi wyglądają normalnie, bez żadnych większych dziwnych rzeczy po drodze pełno śmieci te haki bardzo interesujące jak to się w ogóle trzyma a z tyłu są bolce po prostu też nic nie widać tu myślałem że coś się pokaże nietypowego bo są to jakieś takie dziwne czarne plamy. Być może wilgoć jakiś grzyb, chociaż do końca nie wygląda. Jakieś ślady na podłodze. A tam pójdziemy już tam w tą stronę. To jest Michał. Sprawdzimy jeszcze pomieszczenie Przypominające cele być może byli prze... tutaj być może byli przechowywani więzieni jeńcy wojenni torturowani Nie wiemy tego na 100% ale na to wskazywałaby historia tam roczna legenda tej willi Jeżeli tak było no to naprawdę a tu są takie znaki? Jak widzicie, nie widać nic gołym okiem dopiero po zapaleniu lampy jakieś symbole wydają się być podobne do siebie na pierwszy rzut oka chyba jakaś farba spray no tak, ale bez sensu. To jest sensoryny. Bez sensu, tak jakby ktoś to chciał zamarkować sobie. Tak, o tu kolejne. Tu kolejny. Może Żeby jaka? nie było to widoczne dla... Może to jakaś droga do czegoś. Dla normalnego człowieka. Z gołym okiem. Ale sufit. czysty a tam czysty tylko te trzy znaki na razie to. tutaj też nic jeszcze zobaczymy drugą stronę a to, co to jest za pudełko jakiś stary kanister mała jakaś puszka Z drugą stroną gdzieś. Którą? Po drugiej stronie. A, no Tutaj nic. Sufit nic. No bardzo interesujące. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że po tamtej stronie przy tych znakach były dziury. Tak jakby ktoś szukał jakiegoś skarbu, depozytu o czym już wcześniej mówiliśmy no dobra. Jest godzina 3.30 Jesteśmy po wszystkich eksperymentach Badania. przy badaniach w willi Pofenhof w Czechach Był to nasz pierwszy projekt zagraniczny Będziemy musieli oczywiście przeanalizować cały materiał sprawdzić co udało się zarejestrować tą kamerą Co prawda odczuć jakichś takich większych nie było nie wiem jak SOS. No właśnie nic, kompletnie nic Na pierwszym piętrze wydawało mi się, że w jednym miejscu i to jest na nagraniu coś się pojawiło z boku, ale to było przez chwilę no i niestety później tego nie było również tutaj na parterze było jedno takie Dość ciekawe, hmm, dość ciekawe nagranie, ale to też trzeba wszystko zweryfikować, może tego jest więcej. Ja mocno poczułem się dziwnie w tym momencie, jak robiłem taką mini sesję z detektorem K2. w Tam obok pokoju, który mógł być celą, była taka mroczna atmosfera. Zobaczymy, co zarejestrowały dwie kamery, bo kręciłem się wokół dwóch kamer, w, spektrum. w tym momencie zarejestrujemy. E, obejrzymy materiał, przeanalizujemy zobaczymy. Na tę chwilę dziękujemy, to był nasz pierwszy projekt, więc jesteśmy mega zadowoleni dumni. Tak, udało się fajnie. Fajnie to jest też dzięki Wam, bo mogliśmy tu przyjechać e, dzięki Waszemu wsparciu, więc tak liczymy na to, że będziecie zawsze z nami i subujcie. Fajne miejsce, ciekawa noczna historia, zobaczymy, co będzie dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nasze odczucia zaraz po zakończeniu projektu w willi potwierdzają to, co udało się zarejestrować i pokazać wam w tym odcinku. Były momenty, w których czuliśmy się nieswojo i w których coś starało się pokazać swoją obecność w tym miejscu. Być może nie był to odpowiedni dzień na większą aktywność. Jedno jest pewne. W willi czuć ciężką, mroczną atmosferę. Jest to miejsce, którego mury do dzisiaj nasączone są ogromną tragedią i które z pewnością zapamiętamy na długo.